A z tyłu tego domku, co sfilmowałem wcześniej, okolice numeru 11 Oczywiście bocianie gniazdo Tak, że te sympatyczne ptaki troszeczkę obrobiły dach Ale to jest w końcu ich królestwo Jeszcze raz bocianie gniazdo Sypitki 12 Bocianów w tej wsi, na Mazurach, dostatek A to zagródka, sypitki 12 I krówki odpoczywające w sypitkach na Mazurach Dzisiaj jest chyba 7 lipiec 2014 roku Filmuje Darek Kraśnicki z Wrocławia Sympatyczne krasule bocianów w miejscowości Sypitki. Na pewno nie brakuje. Tutaj chyba obok jest jakiś młyn. To jest ta budowla rzeka. No i oczywiście cztery boczki w jednym gnieździe. Przyjechałem Z Ełku wąskotorówką Początek lipca 2014 roku Kolejne bociany w miejscowości Sypitki Być może wiele rzeczy tutaj brakuje Turystycznie, ale bocianów na pewno nie brakuje filmuje Darek Kraśnicki z Wrocławia jedne bociany a tu masz na drugim słupie drugie bociany